Cześć, nazywam się Julia Hlady i jestem poliglotką, mamą i studentką. Prowadzę bloga Pyszczucha, a dzisiaj opowiem wam o ekologicznym stylu życia. Jest to temat, który ostatnio bardzo mnie nurtuje, także z tego względu, że urodziłam dziecko i szukałam oszczędności, nie ukrywam, oraz wychowałam się na wsi Mieliśmy tam kompost, segregowaliśmy śmieci praktycznie od 2000 roku albo i wcześniej, co było dosyć pionierskie, bo wtedy nie mówiło się jeszcze prawie wcale o ekologii, ekobio i tak dalej, nie było trendy, ale po prostu zaczęła się w Polsce taka możliwość, pojawiły się kosze, więc sortowaliśmy. I po przeprowadzce do miasta, pierwszy raz rzecz, która mnie najbardziej uderzyła, to to, że wszystkie śmieci trafiały do jednego kubła. Niestety są takie osiedla, gdzie nie ma możliwości segregowania. No i kiedy urodziło się dziecko, ilość jednorazowych pieluch, które wyrzucaliśmy jednego dnia, była dla mnie przytłaczająca. Pewne zmiany w swoim życiu poczyniłam już wcześniej. No i też staram się regularnie zachęcać do tego męża oraz ludzi z otoczenia. Czasami się kimś inspiruję, nie jestem jedyną osobą, która stara się żyć eko w swoim otoczeniu. No i opowiem dzisiaj wszystko, co wiem. Liczę na to, że napiszecie mi w komentarzach rzeczy, o których może jeszcze nie słyszałam. Postaram się jednak temat przedstawić jak najbardziej wyczerpująco. Zrobiłam sobie taką małą listę, więc będę wodzić wzrokiem po ekranie. Ok, więc y, zacznijmy od tego, co można zrobić bez wychodzenia z domu i co jest dla wszystkich. Później przejdziemy do tego, y, co mogą zrobić kobiety, aż w końcu do tego, co mogą zrobić y, rodzice. Właściwie głównie mamy, ale no powiedzmy, że rodzice. A na końcu powiem, co można zrobić poza domem, jak można wyjść poza swoje gospodarstwo domowe, podzielić się z innymi albo skorzystać z tego, co jest dostępne w przestrzeni publicznej, ponieważ to nie działa tylko w jedną stronę. Można i dawać, i brać. Nawet jeśli ma się dużo pieniędzy, takie inicjatywy nie mają ograniczeń. Okej, okay, zaczynamy. Więc po pierwsze dla wszystkich, jest dobre picie wody, z innego źródła niż plastikowe, jednorazowe butelki. Po pierwsze, kranówka w Polsce ma dość wysoką jakość i w większości miast Polski można ją pić bez filtrowania. Jeśli ktoś jednak się obawia, istnieją filtry. Filtry najczęściej produkowane przez firmy Brita i Duffy. Można je używać w domu, ale te firmy produkują też butelki filtrujące z których można korzystać właściwie latami tylko należy wymieniać filtry i w przypadku butelki Dafi również można wymieniać ustniki myślę, że dlatego polecam jednak Dafi, ponieważ w bricie, kiedy zużył mi się ustnik nie można zbyt łatwo dostać nowego ustnika nie jestem pewna, czy w ogóle można jeśli, jeśli kłamie, no to mnie poprawcie, ale... Ustniki um, Duffy są lepiej dostępne. Duffy jest mniej pojemna, ale mieści się też dzięki temu w mniejszej torebce, więc z Brity przerzuciłam się na Duffy, tak wygląda um, właściwie korzystam z niej codziennie. Dlaczego to takie ważne? Um, plastik mimo, że jest recyklingowany, tak naprawdę nie jest to recykli recykling, ale downcycling, czyli. Plastik, e, przetworzony na coś innego, ma niższą jakość niż e, w tej swojej poprzedniej formie. E, po kilku takich recyklingowaniach nie nadaje się już do niczego i jednak zostaje odpadkiem. Mm, można pomyśleć, że jak jedna osoba, jaka to zrobi różnicę, jeśli jedna osoba się przerzuci na butelkę filtrującą, mm, dużo, ponieważ można sobie policzyć, jeśli pijemy wodę, e, chodzimy na siłownię, czy chociażby mamy ten nawyk picia wody i nosimy ze sobą wodę w w plecaku, no to tej wody dziennie zużywamy, pijemy jedną albo dwie butelki, albo kilka małych i w skali roku to są już naprawdę duże liczby, a w skali całego życia jeszcze bardziej przerażająca. Um, ale nie będę tutaj opowiadać o tym, gdzie, w jakich ilościach leżą tony śmieci, to można sobie zobaczyć bardzo łatwo i są to przerażające widoki. Będę mówić co zrobić, żeby do tej góry śmieci nie dokładać Kolejna rzecz, niby taka oczywista, ale jednak chyba mało osób to robi Można ponownie użyć opakowania od chleba i po prostu zapakować w nie kanapki Chleb się zjada bardzo szybko, kanapki robi się do szkoły i do pracy Więc warto o tym pomyśleć ja również używam ponownie kopert bąbelkowych, no bo one przychodzą najczęściej prawie niezniszczone w idealnym stanie. Odrywam po prostu przednią część takiej koperty albo zaklejam i zapisuję nowy adres. To się również bardzo fajnie sprawdza i jest to oszczędność, jeśli się wysyła dużo listów. A jest to coraz bardziej popularne, ponieważ w Polsce, wzorem tego co się dzieje za granicą, wraca ta Monda i ludzie wymieniają listy, pocztówki, to jest też bardzo fajna forma poznania kogoś z zagranicy i spróbowania nowych rzeczy, nowych smaków. Można się wymieniać słodyczami, można się wymieniać e, jakimiś swymi kolekcjami. Praktycznie ograniczeń tutaj nie ma. Polecałam w innym moim wideo, portal Swabud od tego. E, kolejna rzecz to taka chyba najprostsza, własne torby na zakupy. Wszyscy o tym wiedzą, nikt tego nie robi. Widzę, że większość osób jednak nie przychodzi z kurszykiem, czy z lnianą, albo bawełnianą torbą tylko po prostu biorą kolejne reklamówki na nich są niby napisane że są eko, ale jednak te reklamówki po rozpadzie również bywają szkodliwe dla środowiska ponieważ to jest jednak plastik, nic naturalnego. I pokażę tutaj swoje torby. To jest torba, którą dostałam za darmo, zresztą bardzo łatwo dostać taką torbę, są różne eventy, torby są rozdawane, w większości przypadków leżą w domu My reklamówek nie wyrzucamy, zbieramy je, więc tych reklamówek zrobiła się cała masa u nas w domu, cała szuflada, kiedy się wyprowadzaliśmy przez dwa lata mieliśmy tych reklamówek Ponad 100 skumulowanych, mimo że wykorzystywaliśmy, ponownie wydawaliśmy, niektóre wyrzucaliśmy po którymś tam użyciu, także teraz staram się zredukować. I tak mamy pół takiej sporej szuflady. Dobrze, to, to są te rzeczy, o których pomyślałam dla wszystkich, a teraz przejdziemy do tego, co mogą zrobić kobiety. Więc tutaj rzeczy stricte higieniczne. Istnieją, o czym niewiele osób wie, ale coraz więcej jednak się przekonuje i niedawno to rozwiązanie trafiło do Rusmana. Istnieją kubeczki menstruacyjne, które mogą zastąpić tampony. Kubaczki menstruacyjne są wielokrotnego użytku, są zrobione z bezpiecznych materiałów. Oczywiście nikt nie ręczy za jakość Aliexpress, ale jeśli się kupi z dobrego źródła to taki kubaczek posłuży Nie miałam okazji jeszcze przetestować, nie byłam przekonana, trochę się bałam Jak na razie nie mam jeszcze tego problemu, ponieważ po ciąży nie wróciła mi menstruacja Także będę testowała kiedy wróci Wielorazowe podpaski to jest coś, o czym nie słyszałam, dopóki nie zaczęłam kupować wielorazowych pieluch dla córki, o czym później powiem. Bardzo ciekawa sprawa. Tak wygląda wielorazowa podpaska. To jest akurat firmy Pupus. Pokażę, jak to wygląda. Zapina się ją na napki. O, tutaj. Można sobie dopasować wielkość. Są dwie napki. A tutaj, po tej stronie chłonnej, e, jest bambus e, Też nie miałam jeszcze okazji przetestować Kupiłam po prostu w ramach ciekawostki I no nie powiem, że czekam z utęsknianiem, aż będę mogła wypróbować, ale e, na pewno wypróbuję Znam osoby, które się całkowicie przerodziły na te podpaski Nie dość, że oszczędność to jeszcze dobre dla środowiska, bo no podpaski jednak też e, ciężko zrecyklingować Istnieją również wielorazowe wkładki higieniczne, wiem, że są kobiety, które ich regularnie używają Ja używam sporadycznie, więc nie interesowałam się tematem, nie posiadam takich No i jeszcze wielorazowe waciki Wacików za to używam sporo i muszę powiedzieć, że jak używałam jednorazowych To zmycie makijażu pochłaniało tych wacików Powtarzaj, jaki makijaż, ale la... Czasem nawet 10 kilkanaście. A teraz właściwie wystarczy jeden taki wacik. To jest wacik bambusowy. Biorę go razem z pieluchami mojej córki. Mam takie dwa i wystarczają w zupełności. Nawet jeśli maluję się codziennie. Także yy, myślę, że tak od dwóch do pięciu takich wacików to jest optymalna ilość. Yy, można kupić również yy, ten wałeczek jest akurat e, także z firmy Popus, tak jak e, ta podpaska, którą pokazywałam, ale m, można kupić na różnych stronach e, z ekologicznymi produktami czy też z pieluchami wielorazowymi. E, no, i tutaj właściwie przechodzimy do tego, o czym chciałam opowiedzieć od początku, od czego się właściwie zaczął pomysł tego filmiku. Mm, czyli y, pieluchy wielorazowe. Mm, otóż wszyscy myślą jak rzucam pieluchy wielorazowe, że ja się męczę z tetrą. Nie, ja się nie męczę z tetrą, absolutnie nie chciałabym męczyć się z tetrą i gotować je w garnku. Ym, tetra jest dobra do używania jako wkłady, ale pytanie wkłady do czego? No i to są właśnie nowoczesne pieluchy wielorazowe. Momencik zapnę, ponieważ rozpięta nie wygląda tak efektownie. Tada! To jest akurat y, pieluszka firmy Bambino Mio. ze wzorem cyrkowym. Tutaj inna pieluszka, akurat rozpięta. Tamta była na rzepy, to jest na napki. Y, to jest firma Elinfant. Mera odwraca wzorek świąteczny i to jest tak zwane, to są tak zwane otulacze. Tutaj również otulacz, tym razem zapięty, wyglądają w ten sposób, gdyż się wkłada wkład chłonny i przez jakiś czas zmienia się tylko te wkłady, jeśli otulacz się zabrudzi, bo nie zmoczy, po prostu się go wymienia, ale to tak Czasami jeden otularz służy na pół dnia. Czasami w ciągu dnia używa się kilka otulaczy. Ym, przykład takiego wkładu chłonnego. Coś takiego. Albo tetra. Ym, to akurat był wkład ym, z naturalnych materiałów. W gdzieś pewełnianym czy bambusowy. Tutaj bambusowy wkład. I tutaj takie wkłady z mikrofibry dwa różne typy. Um, w ogóle te pieluchy wielorazowe to jest naprawdę naprawdę temat rzeka i myślę, że nie będę temu poświęcać. Yy, nie będę, nie wyczerpię tematu. Nie mogę tego poświęcić powiedzmy 10-15 minut. A tutaj można by było rozgrywać. Nawet dłużej są całe blogi o tym, także jak ktoś chce zgłębić temat, to, to proszę bardzo, zapraszam naprawdę warto, ponieważ. Na pielucho przez cały okres pieluchowania dziecka wydaje się, tak obliczył um, Michał Szafrański z bloga, jak oszczędzać pieniądze. Um, nie chcę się pomylić, ale jakieś um, 4000 zł może być, tak. a na dwójkę dzieci i nawet 9000. Także to są ogromne pieniądze. A to też zależy, czy uda się trafić na promocję. Natomiast y, nasz zestaw, to co my mamy, kosztował nas poniżej tysiąca, pranie, jedno pranie to, to są grosze tak naprawdę, Pierzemy co dwa dni. Także w naszym budżecie nie istnieje taki punkt pieluchy w ogóle i jest to bardzo fajne, ponieważ y, wielu rodziców wydaje miesięcznie kilkaset złotych, a my nie mamy z tym problemu, wydaliśmy pieniądze raz, czasami coś dokupimy do zestawu, jeśli Wydano się potrzebne. No jeszcze pokażę jedną pieluchę w ramach ciekawostki. To akurat jest pielucha firmy Bobolider. Nazywa się kieszonka. Tu się do środka wkłada wkład chłonny i właściwie ona działa jak jednorazowa, ponieważ po zabrudzeniu czy zmoczeniu trzeba ją wymienić w całości. Z tego względu stosujemy w większości otulacze. Jest jeszcze mnóstwo innych różnych systemów, także odsyłam do innych filmików do gogla i tak dalej. Um, kolejna sprawa to są wielorazowe wkładki laktacyjne. To też jest ważne dla, dla mam, ponieważ um, najczęściej na samym początku, um, kiedy laktacja jest jeszcze nieuregulowana, tego mleka jest dużo. Wkładki laktacyjne się zmienia kilka razy dziennie, albo nawet kilkanaście razy dziennie, a opakowania wkładek laktacyjnych, te najtańsze, na świeże bułeczki i czasami w sklepie po prostu nie da się ich dostać. Nie mówiąc już o tym, ile to jest śmieci, także ja się zdecydowałam na wielorazowe wkładki laktacyjne, mniej więcej po miesiącu używania jednorazowych i przetestowałam trzy typy. To... Właściwie są już użyte, ponieważ było napisane aż do 50 prań. Teraz nie pamiętam, jaka to jest firma, ale można je dostać w, w smyku chociażby. Są w takim małym plastikowym opakowaniu. Po 6 sztuk pakowane i wychodzi 10 zł za parę, przy czym to, ten koszt zwraca się tak naprawdę. Po tygodniu, do dwóch do miesiąca, także zależy, ile się tego używa, także naprawdę warto, ponieważ y, kobieta zwykle zamierza karmić, y, tak zakładam, co najmniej 6 miesięcy tak rekomenduje y, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, a niektóre decydują się karmić nawet do roku czy, czy do dwóch lat, czy więcej. Tak też jest zdrowo i jest to rekomendowane. Y, to jest wkładka też z firmy Pupus. Kiedyś zrobiłam tam duże zakupy, więc po prostu sporo z tej firmy mam. I ona jest, jak widać, profilowana. Trochę lepiej to wygląda, bo tamta się niestety odznacza pod stanikiem, o ile się nosi miękkie staniki, a często się takie nosi podczas karmienia piersią. No i tutaj jakaś wkładeczka, którą z zestawu, które dorwałam w TK Maxie jest troszeczkę większa od od tej, którą pokazywałam jako pierwszą i jest też z niczego materiału, podobnego jak ta tutaj. Także e, myślę, że będzie dobrze służyła. Co tu jeszcze mamy? Wielorazowe myjki. Tak, e, istnieją chusteczki nawilżane dla dzieci, jak wszyscy wiedzą. Czasami używamy ich tak po prostu, podobnych chusteczek do dezynfekcji rąk, e, no, a dla dziecka jest najzdrowsze, żeby myć je samą wodą, tak naprawdę. W stoczkach nawilżanych są najróżniejsze substancje od połowy tablicy Mandelajewa do kilku tam takich dezynfekujących, mniej lub bardziej szkodliwych. No i tak, można albo używać tego, co pokazywałam, te waciki, to właśnie czasami są pod czasami są pod hasłem wielorazowe myjki. To jest praktycznie to samo. Można stosować jako waciki, można jako myjki. Można też pociąć pieluchę flanelową i oprzyć ją dookoła i prać I to też może służyć jako wielorazowe myjki czy waciki Ale jest też taka opcja jak już się zaczęło używać chusteczek nawilżanych To na jednej z grup dotyczącej pieluch wielorazowych taki patent Zobaczyłam, że dziewczyny po prostu piorą te nawilżane chusteczki dla dzieci, ponieważ one są bawełniane. I one rzeczywiście w praniu wszystko schodzi, one są cienniutkie, ale są dosyć wytrzymałe i po kilku praniach nawet, nawet dobrze wyglądają, tak samo jak wcześniej. Dlatego ja je... Um, dlatego, dlatego ja je piorę. Od, yy, od kilku tygodni próbuję takiego rozwiązania. Oczywiście nic na siłę, czasami wyrzucam, czasami rzucam do prania. No i w ten sposób też idzie dużo zaoszczędzić, bo takie opakowanie chusteczek nawilżanych schodzi w kilka dni. A one kosztują od kilku do kilkunastu złotych, zależnie od tego. Najśmieszniejsze jest to, że tak zwane water wipes, które są nasączane wyłącznie wodą, to są najdroższe chusteczki nawilżane, także warto się zastanowić. No i ostatni taki punkt. Wózek to jest kupa plastiku, kupa kasy, naprawdę trochę kupa złomu. Oczywiście ładnie wygląda, dzięki temu można, się, można wygodnie pójść na spacer, nie napocić się, ale czasami dziecko jest niespokojne. No i wózek dużo kosztuje, od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Za to chusta jest tańsza, bo ostatnio weszły chusty w Lilu, kosztują około 70 złotych. A takie typowe chusty od 100 złotych wzwyż można dostać, 100 złotych to raczej używane a Czasem nawet nie dużo, bo naprawdę dużo osób w Polsce stosuje chusty i mm, Chusty są robione z naturalnych materiałów, więc nie szkodzą w środowisku Także chustę, się, chustę można po zużyciu, a posłuży raczej kilkorku dzieci Można ją po prostu wyrzucić bez wyrzutów sumienia oczywiście w odpowiedni sposób, bo wiadomo, jeśli wyrzucimy do śmietnika ogólnego, no to, no to źle. Najlepiej wrzucać do kontenerów z ubraniami, to są właśnie te ubrania są później recyklingowane, one tak naprawdę nie są sprzedawane w, takim, w takiej formie, w jakiej my je tam wrzucamy. Jeśli ktoś tak myśli, to jest w błędzie. Troszeczkę inne jest założenie tych y, koszy do recyklingu ubrań. Także jeśli ktoś sądzi, że wrzuca tam do tych koszy PCK ubrania i ktoś nie dostanie, to nie, to, to, nie taka jest, to nie takie jest przeznaczenie tych koszy. No dobrze. I teraz y, krótko o inicjatywach, które możemy y, spotkać wychodząc z domu. Na pierwszym miejscu Jadłodzielnia, czyli jeśli zostaje ci jakieś jedzenie, oddajesz je do Jadłodzielni, to jest taka lodóweczka, która sobie stoi gdzieś w mieście i możesz po prostu oddać tam to, co ci zostało, jakieś okurty, które mają bliski termin ważności, jakieś jedzenie, które ci zostało po świętach. Jest w wielu miastach w Polsce, Wystarczy poszukać inna inicjatywa, nazywa się GIFBOX. Taki chyba najpopularniejszy w Polsce, to GIFBOX na Jeżycach w, w Poznaniu. W Toruniu za to jest inicjatywa TORUŃSKA Wymiana Ciepła, TWC. To taki wieszak z ubraniami. Można z niego po prostu sobie wziąć ubrania, można tam oddać dla potrzebujących. To nie jest w żaden sposób monitorowane, także Czasami ktoś ogołaci cały wiesz, jak to bywa. Givebox działa podobnie, tylko tam nie tylko ubrania, ale wszystko. Wszystko, co nie jest potrzebne, można tam oddać i można tam znaleźć najróżniejsze rzeczy. Taki pchli targ, ale za darmo. Liczy się na dobrą wolę ludzi, że jeśli coś zostawią, y jeśli coś wezmą, to też coś zostawią, a różnie to bywa. Y podobnie działa book crossing. Tu, to jest z kolei wymiana samych książek. Takie regały również z tym w wielu miasta, w miastach w Polsce, na uniwersytetach, w szkołach, na dworcach, czasami na przystankach tramwajowych. Coś takiego na przykład widziałam w Poznaniu. I jest jeszcze taka inicjatywa z własnym kubkiem. Jest taki hashtag i osoby, które, osoby, które tą akcję propagują, chodzą z własnym kubkiem i do niej proszą o nalanie kawy czy herbaty. I po prostu w ten sposób nie używają jednorazowych kubków, pijąc gdzieś na mieście. Naprawdę, szacun, jeszcze tego etapu nie osiągnęłam, aczkolwiek też rzadko biorę na wynos jakieś picie. I to by było na tyle. To chyba wszystko, o czym wiem, jeśli wiecie o czymś więcej, to dajcie mi znać w komentarzach. Jest naprawdę dużo sposobów na to, żeby w łatwy sposób zaoszczędzić pieniądze i chronić naszą planetę a powinno nam na tym zależeć tak dla przyszłych pokoleń i dla spokoju własnego sumienia. No to to wszystko. Cześć.